Dlaczego globalne ocieplenie powoduje, że w Madrycie pada śnieg, a Teksas zamarza na tydzień? Skąd te anomalie i dlaczego rośnięcie temperatury powoduje, że bite są rekordy e, minimalne zimą? To jest spowodowane ogrzewaniem się Arktyki. Ogrzewa się Arktyka, znika lód i pojawiają się dwa bardzo ważne mechanizmy. Pierwszy to jest woda, która nie jest pokryta lodem, pochłania więcej światowidzialnego podczerwieni, ogrzewa się e, bardziej. Lód jest po prostu bardzo dobry w odbijaniu e, energii, bo jest biały. Czyli dostarczane jest więcej energii do tego oceanu optycznego, jeżeli nie jest on pokryty lodem. A drugi mechanizm to jest ciepło topnienia lodu. E, żeby stopić kilogram lodu potrzeba ponad 300 kJ. Natomiast żeby ogrzać ten sam kilogram wody o jeden stopień, wystarczył 4 kJ. Czyli to jest kilkadziesiątkrotnie e, mniej. Czyli tam, gdzie znika lód, nagle... Się, przy tej samej ilości dostarczania, tej samej ilości energii, można ogrzać wodę do 70 stopni albo i więcej. To jest sz szalona różnica. Czyli Arktyka się ogrzewa i ogrzewa się szybciej niż reszta globu, właśnie przez te dwa efekty. Ale jak to ma się do śniegu w Madrycie? Gorące powietrze z okolic równika idzie do góry i na wysokość około 10 km i na północ. Następnie siła Coriolisa zakręca ten wiatr na wschód i pojawia się Jetstream. Jetstream to jest taki strumień bardzo szybkiego powietrza, który rozdziela zimne, arktyczne powietrze na północy od ciepłego, ciepłego na południu. Im Jetstream jest silniejszy, szybszy tym jest prostszy. Jak spowalnia, słabnie, to zaczyna meandrować i pojawiają się czasowo obszary ekstremalnych temperatur, na przykład na południu Europy czy, czy w Teksasie. I tak samo ekstremalnych temperatur, tylko że górnych, ekstremów na Syberii czy, czy w Kanadzie. Jak, szyb, jak silny jest jet stream, to zależy od różnicy temperatur pomiędzy równikiem a, a, a biegunami. Czyli. Wzrost temperatury w Arktyce powoduje słabnięcie polar vorteksu i jet streamu, co z kolei powoduje pojawienie się ekstremów e, pogodowych, e, coraz częstszych ekstremów pogodowych e, w innych miejscach. Dla... To jest właśnie powiązanie pomiędzy globalnym ociepleniem a zmianą klimatu. Prawda? Lokalnie w, ta... e, w różnych miejscach obserwujemy pojawienie się częstszych e, ekstremów pogodowych. To jeden z bardzo wielu mechanizmów, a poza tym klimat to nie tylko temperatura, ale także opady, nasłonecznienie, siła wiatru, wilgotność, wszystko to. Chciałem tylko pokazać ten mechanizm, że ogrzewanie powoduje nierównomierne ogrzewanie, co z kolei powoduje zmianę klimatu 10 tysięcy kilometrów dalej. Dlatego tak ważne jest, abyśmy zaczęli od globalnego ocieplenia i je zatrzymali, nie powodowali dalszego globalnego ocieplenia.